Witajcie, nazywam się Urszula Stanowska. Zapraszam na kolejną sesję jogi dla seniorów. Jak zwykle potrzebna będzie nam mata do jogi, czyli taka, która nie ślizga się, nie ślizga się na podłodze i nasze stopy na niej się nie ślizgają. Oraz krzesło, które będzie nam potrzebne w drugiej części praktyki. Jeżeli nie mamy odpowiedniej maty, możemy ćwiczyć bezpośrednio na podłodze, dbając o to, żeby stopy się nie ślizgały, żeby nie była to powierzchnia śliska. Dzisiejsza sesja będzie poświęcona wzmocnieniu mięśni tułowia oraz mięśni nóg, zwłaszcza tylne części nóg, mięśnie ścięgna przywodzące. Zaczynamy od mm, krótkiej rozgrzewki i przygotowania do właściwej części. Cała sesja będzie przebiegała w pozycji stojącej, ale myślę, że, że damy radę. Stajemy z nogami lekko oddalonymi od siebie, na szerokość bioder albo troszkę więcej. Stopy ustawione równolegle wewnętrznymi krawędziami. Namaskarasana. Dłonie złączone od nadgarstków do e, czubków palców. Kciuki ułożone na mostku. Korygujemy postawę. Wzmacniamy nogi. Troszkę unosimy rzydki kolanowe przez wzmocnienie pracy mięśni nóg. Łydki włączają się do pracy. Chowamy przód. Kość ogonowa do wewnątrz ciała. Ciało się prostuje. Klatka piersiowa do przodu. Śmiało skierowana. Barki w dole. I do tyłu skierowane. Przez chwilę możemy zamknąć oczy i obserwujemy, zastanawiamy się, jak się dzisiaj czujemy, jak jesteśmy przygotowani do praktyki. Znaleźliśmy czas, ale jakie jest nasze nastawienie? Jestem pewna, że wspaniałe. Teraz łączymy dłonie, czyli kciuki do, dotykają do pozostałych palców i pracujemy dłońmi, oddalając je od klatki piersiowej i zbliżając. Wdech, w momencie kiedy dłonie są blisko klatki piersiowej, wydech, kiedy je opuszczamy. Oddychamy tylko nosem. Chyba, że jest to dla nas duża trudność, wtedy oddychajmy swobodnie, tak, żeby dostarczać powietrze, tlen. Teraz opuszczamy ręce, cały czas stoimy w naszej postawie wyjściowej, nogi lekko odsunięte od siebie, proste ciało, pamiętamy, klatka piersiowa, barki, to wszystko pomaga budować właściwą postawę. Wdech. Uldwaha stasana, ręce do góry, dłonie wnętrzami do siebie skierowane. Teraz będziemy opuszczać ręce do boku, skręcając je, tak żeby wnętrza dłoni zmieniały swoje ustawienie. Wdech i z wydechem, tak jakbyśmy dłońmi popychali coś w dół. I znowu do góry wdech i wydech. Czyli skręt ramion jest w górze, kiedy, od momentu, kiedy zaczynamy opuszczać ręce. Jeszcze raz. Krążenia barków. Barki zaczynają, ręce podążają. I do przodu. Ustawmy nogi tak, żeby były na szerokość bioder ustawione w linii bioder, czyli zewnętrzne krawędzie, żeby zamykały się w takiej linii poprowadzonej od bioder. Może być trochę wężej, ale nie, nie staramy się, żeby nie było szerzej. Na przemian ręka do góry, ciągniemy rękę do góry, czując jak bok się rozciąga, ale druga strona nie pochyla się. I opuszczamy druga ręka, wdech. Oddychając swobodnie, wyciągamy bok ciała i znowu dwa oddechy w górze, jeden, dwa do trzech, to jest dosyć mocna praca, jeżeli staramy się rozciągać bok ciała, nie pracując drugą częścią, czyli przeciwnym bokiem, więc tutaj nawet czasami jeden oddech w górze, to jest wystarczająca ilość czasu. Krążenia barków. I do przodu. Ręce zostają z boku. Krążenia głowy. Głowa delikatnie zaczyna krążyć wokół osi, wokół szyi. Do, tu, do tyłu wychylenie jest minimalne Albo zupełnie nie wychylamy głowy do tyłu. Zależnie od kondycji naszego kręgosłupa szyjnego zmieńmy kierunek, ale generalnie wychyleń do tyłu nie polecam. Nawet jeżeli nie mamy problemów z kręgosłupem szyjnym, ten ruch do tyłu minimalny. Wróćmy do centrum. Do boku pochylamy głowę, czyli ucho kieruje się do barku. Wdech i z wydechem, starając się rozciągać szyję płynnym ruchem. Wydech. Jeszcze na drugą stronę powtórzymy. I znowu kilka krążeń, cztery krążenia w jedną stronę. Spróbujemy zwiększać zakres ruchu. Zmieniamy kierunek, w swoim tempie robimy, do czterech powtórzeń, jeżeli y, tylko trzy się udało, też jest ok. Wracamy do centrum, jeżeli trzeba poprawiamy sylwetkę A, i y, teraz na przemian wyciągamy ręce do przodu, tylko wyciągamy, starając się wydłużyć ręce palce mocno do przodu. I wdech. I ciągniemy. Jeden, dwa do trzech oddechów. Mocniejszy brzuch się robi. Mocniejsze nogi. Też pośladki się trochę włączą. Żeby utrzymać ładną, prostą sylwetkę. Żeby pracować nad wyciągnięciem ramion. Dłonie na biodra. Troszkę szerzej. Krążenia bioder. Nogi ugięte, swobodnie. Pozwalamy na pracę kolan, na pracę stawów skokowych. Ciało krąży wokół osi pionowej, a głowa zostaje w miejscu. Staramy się nie pracować głową, żeby mieć ten punkt wyznaczony, z którego oś ciała się zaczyna. Jeżeli poprowadzimy linię od czubka głowy w dół, to powinna być linia prosta i wokół tej linii. Krążą nasze biodra. Wracamy, zbliżamy nogi i kolana pracują. I znowu kolana zaczynają. Ciało podąża. Jedynie głowa próbuje w miejscu się utrzymać, nie pochylać się. Zmiejmy kierunek. Stańmy teraz szerzej. Stopy początkowo równolegle do siebie ustawione, teraz skręćmy o 90 stopni, jedną stopę, drugą, troszeczkę do, kręćmy do środka przez odsunięcie pięty do boku biodra, zostawiamy z przodu, równolegle ustawione do krawędzi maty, pracuje ręka z ugięciem nogi. Nowa ugina się tak, żeby pozostać nadpiętą. Czyli nie staramy się nie przekraczać tej linii. Ewentualnie jeśli chcemy pogłębić trochę, a skłon, możemy oddalić stopę albo no, troszeczkę kolano wysunąć dalej, ale w granicach palców stopy. Wracamy. Znowu obydwie stopy. Równolegle do siebie ustawiamy. Korygujemy postawę, jeśli trzeba. Przez wzmocnienie klatki piersiowej i pracę łopatek. Staramy się zbliżać je do siebie i lekko w dół kierować. Druga strona. Czyli jedna stopa 90 stopni. kolano też powinno być w linii palców. Druga stopa lekko dokręcona przez odsunięcie pięty biodra. Do przodu śmiało patrzą. Klatka piersiowa do przodu. Pracujemy z ugięciem nogi. Wracamy do centrum, zbliżamy nogi, opuszczamy ręce i idziemy w miejscu, wysoko unosząc nogi. Wdech i wydech. Jeżeli potrzebujemy asekuracji, można wykorzystać teraz krzesło. tak żeby pracować nad wysokim uniesieniem nogi. Robimy spokojnie, wolno, tak żeby kontrolować zakres ruchu w stawie biodrowym, żeby kontrolować równowagę. I teraz również możemy korzystać nadal z, z podparcia na, op na oparciu krzesła. Będziemy nowe uginać i Łapiąc za kostkę, starać się zbliżać piętę do pośladka. Jeżeli nie możemy tak wysoko pięty unieść, można próbować niżej. Próbujemy. Nawet jeżeli nie udaje nam się utrzymać kolan w jednej płaszczyźnie, jeżeli to jest na razie taki zakres ruchu, próbujemy. Pracując mięśniami uda i kierując, ciągnąc piętę do pośladka. Druga noga, cały czas korzystając z sekuracji. I znowu, jeżeli na razie mięśnie nóg nie są tak rozciągnięte, tutaj kwestia udo kolano, tak, jest mało, mniej rozciągnięte, próbujemy. Możemy z tej pozycji próbować ciągnąć i pozostawać na razie w naszym maksymalnym aktualnym zakresie. I ponownie kilka razy do góry, noga ugięta, stopa luźno puszczona. Wracamy do pozycji wyprostowanej, stopy lekko odsunięte od siebie, wdech, ręce do góry. Dłonie, do, dłoń do dłoni, na maska rasana z rękami uniesionymi. Do boku pochylamy się, rozciąganie od bioder wzdłuż boku aż do barku, do stawu barkowego. A ręce też wyciągamy. Jeżeli ciężko utrzymać ręce, można ugiąć i wtedy troszkę mocniej docisnąć dłoń do dłoni, żeby spowodować większe wydłużenie boku. Opuszczamy ręce. Do tyłu wędrują. Zaplatamy palce dłoni. Od razu klatka piersiowa jeszcze wyżej się unosi. Bardziej do przodu skierowana. Ciągniemy w dół. Starając się utrzymać prostą sylwetkę. Nie pochylać głowy. Patrzymy przed siebie. Ciągniemy ręce w dół. 3 do 5 oddechów. Rozplatamy palce dłoni, rozluźniamy barki, oddychamy spokojnie, swobodnie i powtarzamy, tym razem palce dłoni zmieniają kolejność, czyli taki naturalny sposób próbujemy, jak to było i przesuwamy palce, tak żeby drugi mały palec znalazł się na końcu i znowu w dół ciągniemy. Starczy. Rozluźniamy barki. Dłonie na biodrach. Stopy równolegle do siebie, ustawione dosyć blisko, ale nie złączone. Przetaczamy z krawędzi na krawędź. Dogi ugięte. Nie śpieszymy się. Staramy się, żeby równomiernie ciężar ciała przenosił się na całą krawędź stopy ale tutaj ważna jest bardziej elastyczność ruchu, niż y, jakaś taka nadmierna y, pedanteria. Rozluźniamy całe nogi. Przejdziemy teraz do y, zasadniczej części naszej praktyki. Y, powitanie Słońca z wykorzystaniem krzesła. Y, już y, elementy te, tej sekwencji były. Wykorzystamy tutaj też pozycję psa z głową w dół, adhomukaspanasana, właśnie z wykorzystaniem krzesła. Jeżeli nie obejrzeliście filmiku poświęconego tej pozycji, to nie przejmujcie się, jestem pewna, że damy radę. Krzesło stoi na brzegu maty, tak jak tutaj jest ustawione. Czyli my stoimy za krzesłem początkowo w odległości mniejszej niż metr, tak na wyciągnięcie ramion, mniejszej niż metr. Piękna postawa, nogi, tułów, brzuch, klatka piersiowa, na maskarasana. Ciuki na mostku, dłonie równomiernie dociskają, patrzymy przed siebie, nie zamykamy oczu, skupiamy się przed e, czekającą nas sekwencją. Z tej pozycji, z wdechem, unosimy ręce do góry, na wysokość taką e, pod kątem kilkudziesięciu stopni, nie pionowo do góry, ciągniemy ręce, tak, są uniesione 70, 80 stopni, wyciągamy. Starają się utrzymać wyprostowaną sylwetkę. Wdech. Z wydechem układamy dłonie na oparciu krzesła. Uginając łokcie. Utrzymując ramiona blisko tułowia. Staramy się pochylić tułów do, mniej więcej do poziomu. Tak, żeby blisko oparcia znalazła się klatka piersiowa. Trzy oddech. Wdechem delikatnie unosimy się, oddalamy nogi, tak żeby można było wyciągnąć ramiona, opuszczamy tułów, ręce równolegle do maty, tułów równolegle do maty, nogi pionowo. Próbujemy ustawiać głowa na wysokości ramion, czyli ramiona, uszy w jednej płaszczyźnie. Patrzymy w matę. Nie zadzieramy głowy. Ważne. Tak? Pracujemy nad utrzymaniem głowy. Też w płaszczyźnie poziomej. I próbujemy kierować pośladki do tyłu, wzmacniając mięśnie, dług. Oddychamy. Półskłon, Uttanasana. Teraz na chwilę zbliżmy nogi do krzesła, sprawdźmy czy krzesło jest stabilne, ułóżmy dłonie na siedzisku, tak żeby nadgarstki i tutaj ta część dłoni przy nadgarstkach była poza siedziskiem, ręce ustawione tak, palce rozstawione, kciuki oddalone, kciuki znajdą się poniżej siedziska prawdopodobnie, tak ułóżmy dłonie, żeby utrzymać tę formę, a jednocześnie stabilnie zaprzeć się na, na siedzisku, czyli z tej pozycji, wdech i z wydechem. Pochylamy się dłonie, układamy, kciuki powinny być oddalone od siebie, nie stykać się. Jeżeli jest krzesło za wąskie, to oczywiście mogą się zetknąć. I teraz oddalamy nogi. Cały czas sprawdzając, czy krzesło jest stabilne, oddalamy nogi na taką odległość, żeby stopy całą powierzchnią dotykały do maty. Żebyśmy mogli pracować mocno rękami. W tej pozycji bardzo ważna jest praca rąk. Tutaj ręce. Mięśnie obręczy barkowej bardzo mocno pracują nad tym, żeby utrzymać pozycję. Staramy się ciężar ciała równomiernie rozkładać na stopach, czyli też obciążamy pięty. I kierujemy pośladki do góry, wyciągając tułów. W ten sposób pracujemy nad wzmocnieniem mięśni ramion, mięśni tułowia, mięśni luk. W tej pozycji bardzo pracują nogi i ramiona. A tu się rozciąga. Wdech powoli wracamy i znowu układamy dłonie na oparciu krzesła, zbliżamy się, pochylamy. cały czas pozostając dłoni na oparciu unosimy się na palcach, czyli pięty do góry, ciało się wyciąga, oparcie stanowi, oparcie krzesła jest takim dobrym podparciem i pozwala nam mocno pracować nad wyciągnięciem. Oddychamy, opuszczamy pięty, na chwilę ręce wędrują w dół. Jeżeli czujemy potrzebę, możemy wykonać kilka krążeń barków. Albo kilka razy wykonać pogłębiony oddech z ugięciem nóg. Uważając na oparcie krzesła. Połóżmy dłonie na oparciu. Ponownie unieśmy pięty, wyciągając ciało do góry. I spróbujmy teraz... Klatkę piersiową do przodu wysunąć, jeśli nie mamy problemu z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Jeżeli mamy problem, powtórzmy poprzednią pozycję, czyli wyciągamy się w wyproście. Jeżeli możemy, zróbmy taki rodzaj wygięcia do przodu, czyli pogłębiamy naturalną krzywiznę kręgosłupa. Pracujemy pośladkami, pracujemy brzuchem, żeby ochraniać kręgosłup lędźwiowy. I wystarczy, oddalamy się od Oparcia od krzesła, dłonie cały czas na oparciu, półskłon. Pamiętamy, tak? Nogi pionowo, tułów, ręce, głowa w płaszczyźnie poziomej. Wypychamy pośladki do tyłu, wydłużając boki ciała, wzmacniając tyły nóg. Do trzech oddechów i powoli znowu krok do przodu. Opuszczamy ręce. Trzy razy oddech. Wdech i wydech. Maska sama Patrzymy przed siebie. Sprawdzamy postawę. Obserwujemy reakcję naszego ciała. Czy oddech się przyspieszył. Wtedy chwilę uwagi, poświęćmy oddechowi, skupmy uwagę na wdechach i na wydechach. Postarajmy się wydłużyć wydech. Opuszczamy ręce, wdech, ręce do góry, wyciągamy. Starając się wydłużyć boki ciała, wzmocnić, uaktywnić mięśnie brzucha, mięśnie klatki piersiowej. Oddychamy. wydychamy dłonie na oparciu. Ręce ugięte. Ramiona blisko tułowia. Pochylamy się. Staramy się utrzymać tułów. W rywle, na tyle, na ile pozwala nam o wysokość oparcia. Nogi proste. Delikatnie unosimy się do góry. Odchodzimy do tyłu. Półskła. Nogi na szerokość bioder. Prostopadle ustawione do maty tułów, równolegle do maty ręce, głowa, tułów w jednej płaszczyźnie. Mocne nogi, rzepki kolan podciągnięte. Pracujmy jeszcze mięśniami u, żeby umożliwić większe rozciągnięcie. Tak? Czyli wyciągamy pośladki, przesuwamy do tyłu, wypychamy, wzmacniamy nogi, przez co rozciągamy boki ciała. Patrzymy w matę. Uwaga na szyję. Do trzech oddechów i wracamy, jeśli czujemy potrzebę pogłębienia oddechu, zawsze robimy to, ponieważ nasza praktyka jest spokojna, zawsze zdążycie, jeżeli czujecie potrzebę pogłębienia oddechu, zróbcie sobie taki, taki przerywnik, nawet jeżeli nie jest on zaplanowany. Tak, żeby potem efektywnie ćwiczyć. Dłonie na oparciu. Odległość taka, żebyśmy mogli unieść tłów do góry. Wyciągamy barki w dół. Ciało się wyciąga. Mocne nogi, rzepki, kolan podciągnięte. Uda, włączają się do pracy. Mięśnie u. Całe nogi z tyłu pracują. Do trzech oddechów. Wracamy, krążenia barków, dowolne ruchy, ponownie dłonie na oparciu, pięty do góry, ciało się unosi i ponownie, jeżeli kondycja kręgosłupa lędźwiowego na to pozwala, wyciągając się wypychamy klatkę piersiową do przodu. Jeżeli mamy problemy z odcinkiem lędźwiowym, powtórzmy wyciąganie się. Odpychajmy się dłonie do oparcia, barki kierujmy w dół. Poczujmy, jak łopatki też schodzą niżej. A jeżeli możemy, próbujemy wykonać delikatne wygięcie do przodu. Pięty wracają. Oddalamy się od oparcia półskłon. Dłonie na oparciu. Pośladki do tyłu kierują się, nogi proste, głowa, ramiona tu w płaszczyźnie równoległej do maty. Próbujemy jeszcze wypychać pośladki, mocniej pracować nogami, mocniej rozciągać boki ciała, ręce włączać mocniej do pracy. Powoli, zakrąglając plecy, wracamy. I do wyprostu. Wdech i wydech. Kolejne powtórzenie na następnej sesji. Teraz na chwilę usiądziemy na krześle. Przydałoby się ustalić wysokość, tak żeby stopy były całe na macie nie przygotowałam takiej podkładki i nie mam jej tutaj gdzieś blisko. Wykorzystam matę, ale wy możecie sięgnąć po koc czy jakąś inną podkładkę, z której korzystacie. Dobrze. No i pod kątem prostym siedzimy na środku siedziska. Mniej więcej kości kurszowe są w. Właśnie w tej środkowej części prosto siedzimy, bez podpierania się, utrzymując piękną postawę, barki w dole, klatka piersiowa do przodu, skierowana śmiało, patrzymy przed siebie. Z tej pozycji unosimy rękę i delikatnie do boku ją przenosimy, druga ręka swobodnie, nie pracuje. Pogłębiamy jeszcze rozciągnięcie, sprawdzamy jak y, sekwencja, którą wykonywaliśmy, zwiększyła nasze możliwości. Opuszczamy rękę, druga. I jeszcze raz. Druga strona, unosimy rękę. Pracujemy również mięśnie brzucha, się muszą włączyć, żeby utrzymać odcinek lędźwiowy w odpowiednim ustawieniu. Powtarzamy. Cały czas pilnujemy pięknej prostej postawy, pilnujemy symetrii pomiędzy ustawieniem ciała, lewa, prawa strona, rozłożeniem ciężaru na kościach kurszowych. Opuszczamy rękę i krążenia barków dowolne. Na chwilę rozluźniamy sposób siedzenia. Troszkę, troszkę uginamy plecy zgodnie z naszymi krzywiznami, czyli dajemy sobie tutaj trochę swobody. Wracamy do pozycji. Unoś, unieśmy, teraz może trzeba się przesunąć bliżej brzegu krzesła. Unieśmy nogę, chwyćmy pod kolanem. Noga luźno opuszczona, ręce utrzymują, tylko siedzimy, nie siłujemy się, pracujemy nad utrzymaniem ciężaru nogi, czyli grawitacja i siła mięśni ramion, mięśni klatki piersiowej, tu ów pracują, żeby utrzymać nogę. Druga noga. Tutaj też staramy się utrzymać symetrię pomiędzy lewą i prawą stroną, nie, po, nie przychylać się do boków. A siedzieć prosto, poczuć jak, yy, jaki jest ciężar nogi i utrzymać go na tej wysokości, do której noga jest uniesiona. Ponieważ nogi są dosyć ciężkie, to wymaga pewnej pracy, więc to nie jest tylko taka pozycja rozluźniająca. Jeszcze pozostajemy w pozycji siedzącej. Teraz wstajemy. Luźno ręce na maskarasę. Można oczy przymknąć. Skupić się na oddechu. Teraz skupmy naszą uwagę na oddechu co pomoże zachować nam energię i nastawić się energetycznie na dalszą część dnia. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejne spotkania.